Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Sandomierzu. Zapraszam na film. Krótka lekcja historii o Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była to pierwsza Konstytucja Nowożytnej Europy, regulująca organizację władz państwowych, praw i obowiązków obywateli. Celem ustawy rządowej było ratowanie Rzeczpospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w pierwszym rozbiorze w roku 1772, a dokonały tego państwa takie jak Austria, Rosja i Prusy. Było to poczucie, że dzieje się coś wielkiego i przełomowego. Najważniejsze zapisy konstytucji. W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślono jedność państwa, czego wyrazem było jeden rząd, jedna armia i jeden skarb. Artykuł pierwszy potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje. Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, jednak Włościan wzięto pod opiekę prawa i rządu krajowego. Konstytucja ustanowiła trójpozia władzy. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu oraz Senatu. Funkcję wykonawczą miał stanowić król i odpowiedzialny przed Sejmem rząd. Rolę sądowniczą w państwie powierzono niezależnym trybunałom. Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję. Ostatni artykuł poświęcono zaś sile zbrojnej narodowej, której celem miało być, jak wiadomo, obrona suwerenności kraju. Za 3 maja Can you